Cześć, siemanko, guten Morgen. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać różnicę między hamulcami e, dwóch grup. Jedna grupa to Sora R3000, a druga to Ultegra R8000. Główną różnicą e, tych dwóch hamulców różnych grup jest niewaga zaraz tutaj wam wstawię jaka jest różnica w wadze co mnie szokowało praktycznie żadna ale różnią się systemem mianowicie SORA to jest single pivot Teraz Wam pokażę na czym to polega Jak hamujemy Klocki niestety nie stykają się ze sobą równo Czyli musimy ustawić tak hamulce Żeby one mniej więcej na serdze zaciskały się równomiernie No i tracimy przez to siłę hamowania A Vultegrze mamy system dual pivot. Zobaczcie teraz sami jak stykają się klocki są równiutko. Także nie tracimy nie tracimy mocy hamowania. oba klocki równocześnie dotykają nam felgi i hamują mocniej pierwsze odczucia to naprawdę jest duża różnica w tym jak hamują i jak reagują także krótki filmik mniej więcej Chciałem pokazać jaka jest różnica, jak to funkcjonuje, także dzięki Wam, trzymajcie się, hej!